Czy kiedykolwiek wyszedłeś z multiego, gdzie miałeś wrażenie, że komputer poszedł Ci całkiem sprawnie? Rozmowa z psychologiem była sensowna, ale jednak nie przeszedłeś ms u i do policji się nie dostałeś. I rozumiem naprawdę to uczucie, bo dostaję setki, a naprawdę setki maili z opisem podobnych sytuacji i pytaniem, Panie Darku, co zrobiłem źle? A odpowiedź jest tutaj w sumie banalna. Najprawdopodobniej nie nadawałeś psychologiem na tych samych falach, nie odpowiedziałeś yy, tak, jak on chciał to usłyszeć. Zresztą policyjni psycholodzy mają swoje wytyczne, jakieś tam wskazówki y, ogólnie dostępne, jak wygooglujesz i w których jest wyraźnie napisane, na co zwracać uwagę w Twoich odpowiedziach. Jeżeli się nie wkomponujesz w te wskazówki, to wylatujesz z hukiem, wypad z baru, proste, że aż boli. I w tym wideo odpowiem Ci o paru najczęstszych pytaniach, ale nie na zasadzie, co masz konkretnie powiedzieć, żebyś nie uczył się tego na pamięć, bo tak niestety część z was robi, ale czego oni od ciebie oczekują lub czego nie gadać pod żadnym pozorem. Także równie ważne jest, żeby pewne rzeczy ominąć, czy jakoś tak, że tak powiem, nie przypucować się. Dotyczy to również rozmowy kwalifikacyjnej czy na PZ i jedyne, co musisz potem zrobić, to wziąć do serca te moje porady, dostosować do swojej konkretnej sytuacji życiowej i będziesz miał szczerą i autentyczną odpowiedź, która raczej psychologa zadowoli. Zanim przejdę dalej, powiem Ci o takiej zasadzie 7 38 55 komunikacji z drugim człowiekiem Czyli mowa tutaj twojego ciała jest odpowiedzialna aż za 55% efektywnej komunikacji interpersonalnej, czyli więcej niż połowa, 38% to ton i brzmienie twojego głosu, a zaledwie 8% to jest to faktycznie, co mówisz, czyli jakaś, jakieś konkretne wyuczone słowa, czy treść, którą chcesz przekazać. I jeżeli będziesz mówił monotonnie, jak robot, czy kujon, który wyuczył się wiersza na pamięć to nawet najlepsza treść nie będzie korespondowała z twoim przesłaniem i wynik z dużym prawdopodobieństwem będzie negatywny. Jeżeli jednak podniesiesz ton swojego głosu i będziesz mówił nieco szybciej z większym entuzjazmem, to dramatycznie zwiększasz swoje szanse na pozytyw, bo na tym wyższym poziomie rozmowy tylko te 7% jest związane z twoim przekazem czyli mniej znaczy treść, a więcej sposób jej wypowiedzenia. Czyli musisz się wyprostować, a nie garbić, patrzeć psychologowi prosto w oczy, tak jak ja Tobie teraz i wtedy naturalnie znikną Twoje lęki i będziesz mówił składniej. po prostu będziesz się zachowywał jak na zwykłej rozmowie z drugim człowiekiem, a nie jak tam chłop, który czapkę zdejmuje przychodząc do dziedzica. I wierz mi, że większość kandydatów siedzi tak jak ja teraz. Mówi tak jak ja teraz. No i rezultat jest tutaj do przewidzenia, bo, bo sam byś mnie nie przyjął do policji po takiej gadce. I Jeszcze raz powtarzam, same słowa i jakaś mdła komunikacja to tylko 7% sukcesu. Yy, nie ja jestem od krywcą tej formuły. Nie jestem aż takim geniuszem. Wygoogluj sobie. Znajdziesz ją w internecie jako Albert Mehrabian's 73855 Rule of personal communication. I jeżeli słowa nie odpowiadają czynom, to psycholog raczej uwierzy mowie Twojego ciała, niż temu co chcesz mu konkretnie przekazać. Ale mówiąc o konkretach, wreszcie do nich przejdźmy, czyli do pierwszego pytania. Powiedz coś o sobie. Proszę mi powiedzieć coś o sobie. No, jest to znakomite pytanie, które na pewno padnie. Jest to dobra okazja do przełamania lodów. A psycholog chce po prostu usłyszeć o ścieżce życiowej twojej kariery zawodowej. Chcę usłyszeć, co skłoniło się do zainteresowania się w kierunku policji. Pomimo to, że robisz coś zupełnie innego, a być może i lepiej płatnego. I być może odnajdujesz się w swojej pracy. Dlaczego uważasz, że ta praca, ta służba pomimo ewidentnych trudów i bolączek jest Twoim powołaniem? O wypłacie tutaj dosyć skromnej, nawet po podwyżkach nie wspomnę. Psycholog nie chce usłyszeć kolejnego bla, bla, bla. Robiłem to i owo, tu i tam, ale częściej nic nie robiłem. Także pokaż i podziel się swoją pasją to, co Cię podnieca, jaka była droga życiowa, która wyzwoliła to Twoje pożądanie, chęć dostania się i założenia munduru. Pytanie drugie, ważne dla Ściany Wschodniej Dlaczego masz przerwy w pracy? I tak naprawdę chcą usłyszeć, co robiłeś, aby się doskonalić, kiedy szukałeś kolejnej pracy. Nie chcą słyszeć tego, że nikt Cię nie chciał zatrudnić, bo miałeś jakieś nietypowe kwalifikacje lub żadne kwalifikacje, lub nigdy nie odpowiadały Ci sprawy płacowe, że nie znalazł się jeszcze pracodawca, który Ci pracę wymyślił. Nie chcą jakiejś kolejnej rzewnej historii pokrzywdzonego przez los bitego ciągle w ciemię, mającego do szkoły pod górkę i obwiniającego cały świat za swoje nieszczęścia. Chcą usłyszeć, że być może opiekowałeś się jakąś ciężko chorą, yy, bliską osobą. Ale nie chcą, że realia rynku pracy były dla Ciebie zbyt brutalne. No, być może chodziłeś na jakiś kurs z urzędu pracy, może jakieś treningi online, może przeczytałeś jakieś ważne, motywujące Cię książki, które coś zmieniły w nastawieniu do policji. Szukają jakiegoś takiego elementu, który wyzwolił w Tobie tą chęć dostanie się do policji. Natomiast na pewno nie chcą opowiastki typu ile i jakich tasiemców, czy jakiś tam soap oper obejrzałeś w TV, czy na Netflixie, prawda? Przy okazji, wpierdzielając ulubione chipsy ziemniaczane. No, mam nadzieję, że tutaj sens mojej wskazówki zrozumiałeś. Pytanie trzecie, Co Cię moty? wuje, bardzo ważna sprawa, różnych ludzi motywują różne rzeczy i, i jakąś taką najlepszą, uniwersalną rzeczą, która motywuje każdego do wszystkiego, jest robienie czegoś z pasji, z pożądania, prawda? I nie odbierasz to wtedy jako pracę, ale jako y, przyjemność. Czyli ja na przykład y, szkolę do tego multiego z pasji, i nie irytuje się, jak ktoś mi tam zadaje trudne pytanie Nie irytuje się, jak student mój z elitarnej po raz kolejny pyta o rzecz, którą się powinien już dawno nauczyć. Tylko po prostu cierpliwie jakoś mu tłumaczę, jak chłop krowie na rowie. Czemu ma mówić tak, czy robić tak, a nie siak, prawda? Czyli wystarczyło, abyś Ty powiedział, że robisz coś z pasją i zaangażowaniem, ale psycholog będzie drążył i tak naprawdę chce się dowiedzieć, co Cię tak naprawdę pasjonuje. Czyli możesz powiedzieć, że jak widzisz, że praca ma jakiś głębszy sens, jakąś przejrzystą, klarowną wizję, yy, przełożeni wiedzą, w którym kierunku to wszystko idzie, jakie będą korzyści dla ludzi, to szybko ci się to udziela, poprawia ci się nastrój, i starasz się robić wszystko jak najlepiej, aby nie zawieść zaufania innych. I jeżeli wartości firmy, a w tym przypadku policji, są tożsame z twoimi czy, czy, czy moimi, to dając z siebie wszystko, aby wykonać swoje obowiązki najlepiej jak mogę. Oczywiście musisz też wiedzieć, jakie to są te policyjne wartości, które mają cię motywować, czy będą motywować, a nie tylko, że od dziecka marzyłeś aby zostać policjantem, czy tata i mama kazali, bo tata była aspirantem, czy chorąży ma syna są tam pod inspektorem, prawda? Wtedy, yy, jak masz tą pasję, to nie czujesz, że idziesz do pracy odbędnić yy, kolejną dniówkę, czy się stoi, czy się leży, czy tysiące się i tak dalej, ale idziesz do miejsca pełnego wspaniałych ludzi, gdzie znajdujesz przyjemność w rozwiązywaniu codziennych problemów oraz robisz coś ważnego, cokolwiek by to ważnego nie było. Dlaczego chcesz do Policji? Większość kandydatów tutaj odpowie, że potrzebuje kasy, potrzebuje pieniędzy, no, że chce dostać jakąkolwiek stabilną budżetową pracę, czy niektórzy mówią, że marzyli od dziecka i niestety zła odpowiedź. Sprawdź jakimi pryncypiami kieruje się ta nasza Policja, jakie są jej fundamentalne wartości, jaka jest misja Polskiej Policji. Znajdziesz to wszystko w internecie, nawet w wikipedii. Następnie wczuj się w tą rolę zgodną z jej przesłaniem. No, taka przykładowa odpowiedź. Być może dzielnica, w której mieszkasz jest szczególnie zagrożona przestępczością, która dotknęła Twoją rodzinę i bliskich. Chciałbyś tam kiedyś wrócić, ograniczyć te zachowania kryminogenne, nie tylko poprzez łapanie sprawców przestępstw, tych zbójów, ale również szeroko pojęte działania prewencyjne wobec yy, dzieci i młodzieży. No i te naprawdę z gruntu dobre na początku osoby wpadają w sidła przestępczości z powodu braku wczesnego nadzoru i autorytetów. Sam widziałeś takie osoby, które powiedzmy stoczyły się tylko dlatego, że nie miały odpowiedniego wzorca. Ktoś nie miał, ktoś nie podał im pomocnej dłoni i same się zostały puszczone na samopas, prawda? A stąd do jakiejś tam przestępczości już niedaleko. I w ten sposób yy, ta twoja okolica staje się miejscem w zasadzie stanie się miejscem, gdzie mieszkańcy mogą się czuć bezpiecznie. Ty będziesz się w jakiś sposób mógł odwdzięczyć społeczności, wśród której mieszkałeś. I ostatnie pytanie, które omówię, dlaczego mam wybrać właśnie Ciebie? Większość kandydatów będzie się czuła, jakby się pokopała z koniem, prawda? I ja, czy z jakimś bokserem w klatce, prawda? Czy, czy jakimś innym tam zawodowcem i, i będą szukać jakichś wydumanych cech swojego charakteru, czy zastanawiać się, o co temu pytającemu tak naprawdę chodziło, co poeta chciał powiedzieć. No, ale mm, tak Bogiem, a prawdą nie czują, że są tym właściwym kandydatem. Co psycholog naprawdę chce usłyszeć, to fakt, że po prostu rozumiesz specyfikę służby Także podczas przygotowań do rekrutacji staraj się dogłębnie zrozumieć bolączki i problemy Policji Polskiej. Czyli jak dostaniesz to pytanie, to odnieś się zwrotnie do rekrutującego i powiedz coś w tym stylu, który zaraz powiem. Będzie to takie odbicie piłeczki. Proszę Pani, czy proszę Pana, rozumiem bardzo dobrze obowiązki zadania Policji i na pewno to jest w mojej krwi, rozumiem to wiele lepiej niż inni kandydaci, a przynajmniej tak mi się wydaje. I jestem dobry wy. No i tutaj musisz dać parę przykładów ze swojego życia zawodowego, ale związanych jakoś z tym, co policja chce robić, Czyli powiedzmy, jako sprzedawca, nie tylko sprzedawałeś tam jakieś ciuchy w rezerw, ale przy okazji byłeś najlepszy i to ciebie wołano, kiedy przychodził trudny klient z jakimiś reklamacjami. Yy, trudny i jeszcze awanturujący się, prawda? Bo tak się czasami zdarza. Yy, powiedzmy, jako nauczycielka w gimnazjum potrafiłaś zapanować nad trudną młodzieżą i tak ich zmotywować, że wreszcie ktoś zaczął odnosić sukcesy na jakiejś yy, międzyszkolnej olimpiadzie. Jak nie wiesz, jak to się robi, obejrzyj sobie film z Michelle Pfeiffer sprzed lat, stary, dobry film, ale cokolwiek by to nie było, nie wierzę, że w twojej pracy, w twojej korpo, czy w twoim jakimś tam zakładzie pracy nie było trudnych sytuacji, które ktoś być może i ty musiał skutecznie rozwiązać. Także analogiczne sytuacje będą twoim chlebem powszednim w mundurze i takich właśnie ludzi jak ty potrzebują pasjonatów, skutecznych organizatorów, liderów grupy. No, mam nadzieję, że nie zasnąłeś przy tym wideo, jeszcze yy, taka moja, że tak powiem, prośba. Yy, przeanalizuj to sobie, dostosuj do swojej sytuacji. Jeżeli natomiast uważasz, że sam nie dasz rady, w co nie wierzę, yy, zwolniło mi się parę osób z elitarnej grupy, w sensie takim, że niestety idą na lipcowy nabór, z bardzo dobrymi wynikami. Parę wolnych miejsc jeszcze jest, parę osób wpadło, ale, że tak powiem, więcej wypadło i będzie niedługo służyć po całej Polsce. Także jeżeli uważasz, że jesteśmy jakoś, że tak powiem, jest jakaś chemia między nami, wyślij mi jakąś taką aplikację, dlaczego chciałbyś pójść do tej elitarnej grupy, Dlaczego właśnie Ciebie mam wybrać do tej elitarnej grupy? Dlaczego chcesz do Policji? Odpowiedz w sumie na te pytania, które zadałem Ci w tym filmie, które opisałem Ci w tym filmie. I jeżeli nawet nie wezmę Cię do elitarnej, to przynajmniej będziesz miał jakiś trening taki Co się możesz od psychologa spodziewać? No, jeżeli chcesz więcej materiałów darmowego oczywiście subskrypcja mojego kanału lub obejrzyj kolejny filmik z szeroko pojętej policyjnej rekrutacji.